we Wróżkolandii, magicznym świecie wróżek. Cześć moi drodzy, jestem Elina i wkrótce pokażę wam moją przygodę z opowieści barwi Wróżkolandia, Magia Tęczy. Lećcie ze mną do kryształowego pałacu, gdzie poznamy wiele magicznych tajemnic i przepiękny, kolorowy, wiosenny lot. Nie mogę się doczekać, by podzielić się z wami moimi przygodami i fantastycznymi obrazami dostępnymi na tym dysku. Jeśli chcecie obejrzeć film, wybierzcie pilotem opcję Film. Wybierz więcej gier, aby zagrać ze mną w jedną z niesamowitych gier. Jeśli klikniecie na moje ulubione sceny, przejdziecie od razu do miejsca, które najbardziej lubicie w filmie Barbie Wróżkolandia, Magia Tęczy.